Gizdżaniec wrocławski Tam gdzieś żona chowa pieniądze po torebce I zobacz, nawet jest jakieś słoneczko Farelka, jak ciepło ludzie. Słoneczko farelkowate Także dba miasto Wrocław o Budkiewik przed wyborami Bo jutro wybory są, nie zapomnij kochanie Jutro już i przez następny tydzień nie będzie tej farelki aby do jutra zobaczysz, no, da radę. Jest pan Mały, że na mnie Nie wiem, czy tam grzaniec Wrocławski.